Jest, jestem, jestem ty, <laughs> to, latem, tak. łączy, łączy, Nie spadli mi Karolek Czy znasz, Czy wierzę, Auu, Lecim, lecim Czy Admin banuj nie? Adwin <laughs> Idę <wierzysz w> <laughs> do toalety widzowie Zaraz wrócę Teraz łódkę na łódkę widzowie. Ha! Bartman płakał, jak oglądał. Ale dyskutacja.